Zostawmy na chwilę świat zbieracko łowiecki i zajmijmy się zastawą stołową. Załóżmy, że interesuje nas rynek dwóch produktów. Dwóch rodzajów naczyń. Na tej osi mamy kubki, a na tej osi talerze. Nasz producent nazywa się Charlie. Jeśli skupi się wyłącznie na kubkach, wyprodukuje. naniosę wartości. 10, 20.. 30. Jeśli skupi się wyłącznie na kubkach, wyprodukuje ich 30. A jeśli poświęci cały swój czas na talerze, to wyprodukuje ich 10. Przyjmiemy tu liniowy przebieg krzywej możliwości produkcyjnych. Zatem jego krzywa będzie wyglądała tak. Spróbuję trochę ładniej połączyć te punkty. Chcę, żeby była jednoznacznie prosta. Lepiej nie będzie. Zatem to niebieskie to krzywa możliwości produkcyjnych Charlie'ego. A jego koszt alternatywny? To linia prosta, więc koszt alternatywny się nie zmienia. Nachylenie się nie zmienia. Nie jest to łukowata krzywa, jak u łowcy-zbieracza. Koszt alternatywny przejścia z jednego produktu na drugi jest stały dla każdego punktu tej krzywej. Załóżmy, że jesteśmy tu. To prosty model, są tylko punkty skrajne. Charlie wytwarza 30 kubków. Jaki jest koszt alternatywny 10 talerzy? Aby wytworzyć 10 talerzy, musi zrezygnować z 30 kubków, więc jego koszt alternatywny wytworzenia 10 talerzy wynosi… wynosi 30 kubków. A jeśli chcemy znać koszt jednego talerza, dzielimy obie strony przez 10. Koszt alternatywny jednego talerza wynosi 3 kubki. Sensownie. Teraz przemyślmy ten sam scenariusz, ale z innym producentem na rynku zastawy stołowej. Niech nazywa się… patty. Jeśli patty skupi się wyłącznie na kubkach, wytworzy ich 10 dziennie, a jeśli skupi się na talerzach, wyprodukuje ich 30 dziennie. Więc jej krzywa możliwości produkcyjnych też jest liniowa. To fioletowe to krzywa możliwości produkcyjnych patty. Krzywa patty. Zobaczmy, jaki jest dla niej koszt jednego talerza. Jeśli znajduję się tutaj, produkując wyłącznie kubki i chcę wytworzyć 30 talerzy, celowo używam punktów skrajnych, żeby uprościć obliczenia. Jeśli chcę wytworzyć 30 talerzy, musi zrezygnować z 10 kubków, więc koszt wytworzenia 30 talerzy wynosi 10 kubków. Wynosi 10 kubków. Albo, jeśli podzielimy obie strony przez 30, koszt jednego talerza, wyrażony w kubkach, wynosi 10 podzielić przez 30, to 1 trzecia kubka. Ciekawe. Porównajmy koszty alternatywne. Dla Charlie'ego koszt wytworzenia jednego talerza to 3 kubki, a dla Patty koszt jednego talerza to 1 trzecia kubka. Zatem dla Patty, biorąc względny koszt w kubkach, produkcja talerzy jest tańsza. Ma niższy niż Charlie koszt alternatywny produkcji talerzy. Skoro dla niej koszt produkcji talerzy jest mniejszy niż dla Charliego 1 trzecia kubka zamiast 3, to mówimy, że Patty ma przewagę komparatywną przewagę komparatywną w dziedzinie talerzy względem względem Charliego. I nie tylko dlatego, że może je produkować. Spotkacie sytuację, może pokażę taką w kolejnym odcinku. Ona nie musi nawet być w stanie wytworzyć więcej talerzy dziennie. Nie to daje jej przewagę, to przewaga w kosztach absolutnych. O tym później. Patty ma przewagę komparatywną, bo jej koszt alternatywny jest niższy. Koszt alternatywny jednego talerza jest niższy niż u Charlie'ego. Teraz spróbujmy w drugą stronę. Kto ma przewagę komparatywną w kubkach? No więc... Jeśli podzielimy obie strony tego równania przez 3… Zobaczymy, że… odwróćmy to równanie. Koszt alternatywny 3 kubków dla Charlie'ego wynosi 1 talerz. A gdy podzielimy obie strony przez 3, koszt alternatywny jednego kubka wynosi 1 trzecią talerza. Zróbmy to samo dla Patty. Odwróćmy jej równanie. Koszt alternatywny 10 kubków wynosi 30 talerzy, a jeśli podzielimy przez 10, to koszt alternatywny jednego kubka wyniesie 3 talerze. 3 talerze. Koszt alternatywny zwiększenia produkcji o jednostkę to koszt krańcowy. Mówiłem już o tym. Koszt krańcowy kubka. Ale do rzeczy. Kto ma niższy koszt alternatywny produkcji kubków? Zobaczmy. Dla Charlie'ego... Koszt alternatywny jednego kubka to 1 trzecia talerza, a dla Patty to 3 talerze. Zatem Charlie ma niższy koszt alternatywny produkcji kubków. 1 trzecia talerza zamiast 3 talerzy. W tej sytuacji to Charlie ma przewagę komparatywną. Przewagę komparatywną. Teraz, jeśli obie te firmy wyspecjalizują się w produkcji artykułów, w którym mają przewagę komparatywną i zaczną handlować, to osiągną lepsze rezultaty niż gdyby działali sami. O ile lepsze? Na przykład możliwy jest scenariusz, w którym wyprodukują 15 kubków i 15 talerzy. Co nie byłoby możliwe, gdyby działali sami. Załóżmy, że tak zrobili. Wiemy, że Charlie ma przewagę w kubkach. Jego koszt alternatywny jednego kubka jest niższy niż dla Pati, jedna trzecia talerza zamiast trzech talerzy. Niech więc specjalizuje się w kubkach. Specjalizacja – kubki. Charlie wytwarza więc kubki, a Pati z tego samego powodu specjalizuje się w talerzach. Specjalizacja – talerze. W przypadku Charliego specjalizacja oznacza, że będzie wytwarzał wyłącznie kubki. Będzie produkował 30 kubków dziennie a Patty, specjalistka od talerzy, będzie w stanie produkować 30 talerzy dziennie. Wybiorę inny kolor. Niech zostanie fiolet. Będzie wytwarzała 30 talerzy dziennie. Teraz zrobię założenie. Załóżmy, że nie wystarcza im to, co sami wyprodukują, chcą mieć trochę tego i tego, więc handlują ze sobą. Niech ceny będą stałe. O rynku pomówimy kiedy indziej. Załóżmy że godzą się na wymianę jednego kubka, jednego kubka za jeden talerz. To rozwiązanie korzystne dla obojga, bo ta cena handlowa, a może nawet cena rynkowa, jest niższa niż koszty alternatywne. Tutaj jest Charlie ze swoimi kubkami. Gdyby działał sam i chciał wytworzyć jeden talerz, musiałby poświęcić trzy kubki. Jednak mając dostęp do rynku, może kupić jeden talerz za jeden kubek. Dla niego to korzystna sytuacja, bo cena rynkowa jest niższa od jego kosztu alternatywnego. Na pewno więc raczej kupi ten talerz na rynku, niż wyprodukuje go sam. Tak jest po prostu taniej. I to samo z Paty. Ma mnóstwo talerzy, lecz chcąc mieć kubek, musiałaby poświęcić trzy talerze, aby go wyprodukować. Koszt wyniósłby trzy talerze, natomiast na rynku może kupić go za jeden talerz. Tylko za jeden talerz. Cena rynkowa jest niższa niż koszt alternatywny, więc zakup jest korzystny. Dzięki temu każde z nich, np. Charlie, wymieniając kubki na talerze, może znaleźć się w każdym punkcie tej linii… I tak samo Patty, wymieniając talerze na kubki, też może znaleźć się tu. Oczywiście miejsce zależy od tego, ile każde z nich zgodzi się sprzedać. Załóżmy jednak, że pasuje im scenariusz pół na pół. Charlie sprzedaje 15 kubków za 15 talerzy, a Patty sprzedaje 15 talerzy za 15 kubków. Wtedy oboje znajdą się w tym punkcie, który byłby dla nich nieosiągalny, gdyby mogli polegać tylko na sobie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Specjalizacja w produkcie, w którym ma się przewagę komparatywną, pozwala odnosić korzyści z handlu.